Poćwiczmy porównywanie wartości bezwzględnych. Zadajmy sobie pytanie, jak liczba 9… Przepraszam. Jak wartość bezwzględna liczby minus 9 ma się do wartości bezwzględnej… Niech pomyślę… do wartości bezwzględnej minus 7. Zastanówmy się nad tym. Pomyślmy, gdzie na oś liczbowej leży –9, gdzie leży –7 i jakie są wartości bezwzględne tych liczb. Wtedy porównanie stanie się łatwe. Można do tego podejść dwojako. Można nanieść wartość na oś liczbową. Tu jest 0, tu jest –7, a tu jest –9. Wartość bezwzględna liczby mówi o tym, jak daleko leży ona od zera. Nieważne, czy na lewo, czy na prawo. Na przykład, –9 leży 9 pozycji na lewo od zera. Dlatego wartość bezwzględna –9 to 9. To się równa 9. –7 leży 7 pozycji na lewo od 0, Dlatego wartość bezwzględna –7 wynosi 7. Z tą wiedzą porównanie tych wartości staje się łatwe. Liczba 9 jest większa od liczby 7. Jeśli mylą wam się znaki mniejszości i większości, zwróćcie uwagę na ich kształt. Znak większości jest szerszy z lewej. Mogę napisać to inaczej, otrzymując inną nierówność. Gdybym przepisał to bez kresek, otrzymałbym prawdziwe twierdzenie, że –9 jest mniejsze niż –7. Zauważcie, węższy koniec wskazuje na mniejszą liczbę. Ciekawa rzecz, –9 jest mniejsze niż –7, lecz z powodu większego oddalenia 9 od zera wartość bezwzględna –9 jest większa od wartości bezwzględnej –7. Można też rozumieć wartość bezwzględną danej liczby jako jej dodatnią wersję. Na przykład wartość bezwzględna 9 jest równa 9 i wartość bezwzględna minus 9 jest równa 9. Wynika to z faktu, że obie te liczby leżą 9 pozycji od zera, z tym, że jedna na lewo, a druga na prawo od zera. Zróbmy jeszcze kilka. Załóżmy, że mamy porównać wartość bezwzględną 2 z wartością bezwzględną 3. Wartość bezwzględna liczby dodatniej to ta sama liczba. 2 leży dwie pozycje od zera, więc to się równa 2. Natomiast wartość bezwzględna 3 wynosi 3. Jak widać, to proste. 2 jest mniejszą z tych dwóch liczb. Możemy napisać, że wartość bezwzględna 2 jest mniejsza od wartości bezwzględnej 3. To jest znak mniejszości. Porównajmy teraz. Szukam dobrego koloru. Wartość bezwzględna minus 8 z wartością bezwzględną 8. Zauważcie, że są w takiej samej odległości od zera ta 8 pozycji w lewo, a ta w prawo. Obie wartości bezwzględne są równe 8. Wartość bezwzględna minus 8 to 8 i wartość bezwzględna 8 to 8. Możemy więc postawić tu znak równości. Jeszcze ze dwa przykłady. Porównajmy. Wartość bezwzględną minus 1 z liczbą 2. Wartość bezwzględna minus 1 to 1 bez minusa. Dodatnia wersja 1, czyli po prostu 1. 1 jest mniejsze niż 2, czyli wartość bezwzględna minus 1 jest mniejsza niż 2.